Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z Twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie Co ja pocznę, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego. Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział. Sto beczek oliwy. On mu rzekł. Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego. A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł. Sto korcy pszenicy. Mówi mu. Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Jezus dziś opowiada nam przypowieść o nieuczciwym rządce. Historia ta jest bardzo ciekawa, a jej morał jest zaskakujący. Chrystus stawia nam nieuczciwego zarządcę jako wzór postępowania, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Mamy zatem uczyć się od owego człowieka roztropności. Majątek jest rzeczą chwilową i szybko przemija. Relacje z ludźmi są wieczne. Jeśli mam prawdziwych przyjaciół na tym świecie, to będę ich miał również w świecie przyszłym. Niektórzy z nich już tam na mnie czekają i wspierają mnie w drodze do nieba. Zaskakujący jest fakt, że właściciel pochwala nieuczciwego zarządcę za to, że ten go ograbił, rozdał jego majątek, redukując dług dłużników. Każdy z nas na miejscu właściciela Wpadły w złość i szukał okazji do zemsty, albo przynajmniej do sprawiedliwości przed sądem. Jednak w rzeczywistości zarządca postępuje zgodnie z prawem. To zarządca udzielał pożyczek w imieniu swojego pana, a zysk z tej operacji stanowił środki na własne utrzymanie. Zarządca z tej przypowieści nie popełnia przestępstwa ale świadomie rezygnuje z części Jemu należnej, aby w ten sposób zyskać sobie przychylność ludzi. Przypowieść ta zachęca nas, abyśmy nie traktowali pieniędzy jako celu samego w sobie, ale jedynie jako środek do osiągnięcia celów wyższych, w tym także zbawienia. Pieniądze, które przeznaczamy na jałmużnę, stają się środkiem naszego zbawienia. I właśnie tego w dzisiejszej dobrej nowinie chce nauczyć nas Jezus.